Teraz będziecie mieli okazję sami pobawić się wagą. Pytanie brzmi, ile waży pan Old Spice? Pan Old Spice stoi już na wadze obok trzech odważników. Na lewej szalce mamy więc trzy odważniki i jego, zaś na prawej w równowadze mamy osiem odważników. Dlatego pan Old Spice dodać trzy równa się osiem. Zobaczmy, co się stanie, gdy coś zmienimy. Jeśli usuniemy odważnik z prawej szalki, to nagle staje się ona lżejsza i unosi się. Waga nie jest już w równowadze, więc masy na obu szalkach nie są równe. Niżej mamy to wyjaśnione. Musimy tak pozmieniać liczbę odważników na szalkach, aby na lewej został tylko pan Old Oldspice. Jeśli wtedy doprowadzimy prawą szalkę do równowagi, to dowiemy się, ile waży. Spróbujmy. Dodam usunięty odważnik, żeby wrócić do początku. Muszę pozbyć się tych trzech, więc usuwam odważnik z lewej szalki. Jednak w rezultacie waga się przychyla, dlatego muszę też usunąć jeden z prawej szalki. Jeszcze raz. Jeszcze raz to samo. Usuwam jeden z lewej, więc muszę też usunąć jeden z prawej. Już prawie. Jeszcze jeden z lewej i jeden z prawej. I mamy wynik. Pan Old Spice waży tyle, co 5 odważników. Zobaczmy, jak to wygląda na liczbach. Trzykrotnie usunąłem po jednym z obu stron. Na początku miałem po lewej pana Old Spice'a, tutaj jako x, i trzy odważniki, a potem odjąłem trzy od lewej strony i trzy od prawej strony. Odjąłem tyle samo od obu stron, aby uzyskać masę pana Old Spice'a. Tu można sprawdzić wynik. Poprawny.